Witajcie widzowie! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, w jaki sposób stworzyć budowalny nośnik z systemem Windows bądź Linuxem. Zasada jest taka sama, więc zapraszam Was do oglądania. Ok, więc tak naprawdę rzeczą organizacyjną, którą musicie przed tym, przed, przed tym krokiem przygotować sobie, jest to zastanowienie się nad tym, jakie jest konkretne specyfiki, można powiedzieć, ma mieć wasz system operacyjny. Dlatego, że starsze komputery, tak mniej więcej starsze niż 2016 rok, 15 posiadają jeszcze w większości system partycjonowania, czy tam schemat partycjonowania, MBR. Jest to ten starszy system partycjonowania, on tam troszeczkę na innej zasadzie działa, ale jest w sumie podobny, ale ważne jest to przy instalacji, ponieważ no, tak naprawdę wszystko, że tak powiem, wychodzi w praniu, bo gdy dacie do systemu MBR, do waszego komputera, który jest przystosowany pod system MBR, pendrive z instalatorem, który jest zrobiony tak jakby pod system GPT, czyli ten nowszy, to po prostu wyświetli Wam komputer komunikat, że system partycjonowania jest niepoprawny i trzeba zmienić go na MBR. Także tutaj nic się absolutnie nie dzieje, po prostu wtedy użycie taki komunikat i wtedy automatycznie musicie system partycjonowania po prostu zrobić te, tego pendrive'a od nowa i y, po prostu y, wtedy już tworząc go schematem y, partycjonowania MBR. Y, kolejną rzeczą, którą musicie, nad którą się musicie zastanowić, jest to kompilacja waszego systemu, czyli 32 bądź y, 64 bity. Y, w Windowsie 11 jest już tylko 64 bity, y, aczkolwiek no jeszcze powiedzmy, że chcecie tego Windowsa 10 zainstalować na jakimś starym komputerze. Y, i teraz tak. Na starszym sprzęcie, który już tak, że, to, że tak powiem, ledwo spełnia te wymagania tego Windowsa 10, proponuję zainstalować właśnie wersję 32-bitową. A jak już macie troszeczkę taki mocniejszy też, to już taki, można powiedzieć, dziadek, ale już taki chociaż troszeczkę, który już, jeszcze tak chociaż troszkę pracuje, to już 64-bitową. Od czego to zależy? Ano od tego, że na wersję 32-bitową jest już niestety, ale mało aplikacji. Bardzo popularne aplikacje działają już tylko na 64 bitach. No, dawniej było na odwrót, za czasów Windowsa XP jeszcze. Aczkolwiek teraz nie, to się już zmieniło i 32-bitowe aplikacje wyszły już troszkę z użytku. Dlatego, jeżeli chcecie, jesteście takim, że tak powiem, wymagającym użytkownikiem, który chce korzystać z komputera nie tylko do jakiejś tam pracy biurowej, czy e, powiedzmy sobie przeglądania internetu, bo 32 bity w tym przypadku wystarcza. E, ale tutaj, e, jeżeli chcecie robić coś więcej niż przeglądanie internetu, e, praca w Excelu, Wordzie, czy całym tym pakiecie biurowym Microsoft Office, e, czy nie wiem, jakiś Paint, jakieś... E, no tak jak mówię, takie zadania typowe domowe, jak ja to nazywam. To tutaj Wam wystarczy wersja 32-bitowa. Oczywiście, jeżeli macie lepszy komputer, to proponuję wersję 64-bitową. Zawsze to coś da. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o kompilację. I gdy już przemyślicie te kroki, przejdziecie przez nie, możecie się brać za tworzenie nośnika instalacyjnego, którego będzie pokazane w kolejnym kroku. Ok, więc pierwsze co będzie nam potrzebne do stworzenia naszego nośnika instalacyjnego. Będzie to oczywiście program, przez który sam ten nośnik właśnie stworzymy. W dzisiejszym poradniku skorzystamy z programu Rufus, z którego ja osobiście korzystam i go polecam. Do samego programu, do jego pobrania macie do, do tej strony właśnie link w opisie. Jak wygląda instalacja? No bardzo prosto, wchodzicie tutaj na stronę, tutaj macie zakładkę pobieranie I żeby pobrać ten program, tutaj mamy różne jego wersje, ale tą główną normalną wersją, że tak powiem, czyli tą z instalatorem To jest ta właśnie tym wytłuszczonym dużym drukiem, on waży 1,3 MB, to jest sam instalator, tu sobie klikacie, pobieracie no i oczywiście instalujecie tak, jak po prostu to jest normalny instalator, tak? To już sobie bez problemu z tym poradzicie. Jak już mamy nasz oczywiście program. Wygląda on w ten sposób. Tutaj mamy nasz program. Wygląda on może dosyć komplikowanie dla tego początkującego użytkownika. Aczkolwiek, jak się zaraz przekonacie, tak naprawdę nic tu nie trzeba zmieniać. Dlatego pierwsze co, gdy otworzymy sobie ten program, to oczywiście najważniejszą rzeczą, jaka jest nam potrzebna w tym momencie, są to nasze obrazy dysków. Ja mam tutaj akurat Windowsa 10 pobranego, jeden obraz, a drugi to jest Ubuntu w najnowszej wersji. Instalacja przebiega standardowo, znaczy, tutaj tworzenie tego przebiega standardowo, niczym to się tak naprawdę nie różni, ta instalacja od Win Windows czy Ubuntu, to tworzenie pendrive'a wygląda prawie że identycznie. Więc pierwsze co trzeba zrobić, to oczywiście wsadzić w tym momencie nasz pendrive do slotu USB. Nasz pendrive właśnie pojawił się w programie. Nie trzeba go w żaden sposób odświeżać. Akurat to jest ten mój pendrive. Na nim mam Windows 10, ale to nieważne. Tutaj jeszcze mamy... No to są po prostu, jeżeli chcemy na przykład FreeDos'a od razu stworzyć, to nie musimy mieć do niego obrazu dysku. Więc mamy dysk lub obraz ISO. Tutaj nic nie zmieniamy, po prostu trzeba mu teraz wybrać nasze ISO. Żeby wybrać nasz plik ISO, to tutaj trzeba mu to wybrać po prostu, no nie? Czyli po prostu pojawia nam się to, no i po prostu, na przykład ja mam tutaj na pulpicie, wybieram mu, mu któryś z plików ISO, które posiadamy akurat. Ale co do samych plików ISO, żeby pobrać pliki ISO, ja polecam stronę Winiso, z której już pokazywałem Wam, już ją nie raz, nie, chyba raz ją Wam pokazywałem, jak był poradnik o tym, jak zainstalować Windows 11 na wirtualce. On był jakoś rok temu, w sierpniu był, w każdym bądź razie. I teraz tak, jak jest skonstruowana ta strona. Pierwsze co, to mamy nasz ekran powitalny, stronę główną i tutaj są dostępne obrazy dysków, obrazy systemów Windows i Microsoft Office, bo oczywiście tutaj też Officea możecie pobrać. Mamy Windows Desktop, czyli oczywiście nasze pełnoprawne, że tak powiem. To są po prostu te normalne Windowsy, czyli Windows 10, 11, 8.1, 8.7, Vista, XP, 2000, Millennium, NT4.0, 9.8, 9.5. 3.1, czy 3.0, czy 3.11, czy, czy coś tam. Jeszcze mamy e, MS-DOS. E, dalej mamy Windows Server. No to już nie będę może ich wymieniał. E, I mamy jeszcze Microsoft Office, czyli są to po prostu nasze pilki pl ISO. E, to są po prostu nasze pakiety Office, tak? W formie, pa e, w formie ISO. Dalej mamy wersję beta Windowsów, czyli Windows Lockhorn, Windows 7, jej beta. Yy, nawet nie wiem, jak to się czyta, ale w każdym bądź razie są tu yy, nasze nasze yy, wersje beta Windowsów yy, Tutaj są tu jest Windows Embedded, akurat tu jest tylko jeden yy, I Windows 10 to jest jakaś wersja Winiso Edition, także to już w ogóle nie wiem nawet co to jest Ale kiedyś może to przetestujemy, bo jestem akurat sam ciekaw, dzisiaj to akurat zauważyłem yy, no więc tak, powiedzmy, że na przykład chcemy Windows 10, więc wchodzimy tutaj w tą zakładkę. Te same zakładki macie też tutaj, ale mamy tą e, stronę z Windowsem 10. Oczywiście e, <śmiech> pobieramy na, najnowszą wersję, taka, jaka jest w ogóle dostępna, czyli to jest posegregowane. Tu jest e, aktualizacja z października i to jest akurat najnowsza e, aktualizacja dla dziesiątki, chociaż to jest 21H1 jeszcze to mm, W każdym bądź razie to jest najnowsza wersja, która tutaj jest i, i tak aktualizację musicie we własnym zakresie pobrać, yy, więc to jest tutaj ta najnowsza wersja yy, i mamy teraz tak, yy, wersję 32-bitową oraz wersję 64-bitową. Ja Wam tam wcześniej już powiedziałem, żeby właśnie sprawdzić, czy wasz, jaką, jaką tak jakby wersję chcecie zainstalować. Jeżeli macie słabszy komputer, zresztą to macie we wstępie wszystko, że tak powiem, powiedziane jak, to, jak i co. Z tymi wersjami 32 i 64 bitowymi. Tutaj jeszcze to się dzieli na... na, na, na na consumer i na Biznes version. No i tu tak samo w wersji 64 bitowej jest wersja consumer oraz biznes. Eee, oczywiście, no, to jest normalna ta wersja tej dziesiątki. biznes to jest po prostu dla jakiejś organizacji, tak? Eee, to jest nasza normalna dziesiątka, taka, jak jest instalowana, no, nie wiem, przykładowo w, na komputerach normalnych. Dlatego po prostu, no 64-bitową, pokażę wam jak zainstalować, to niczym się nie różni, ale weźmy sobie na przykład tak dla przykładu tą, klikacie i macie teraz, pobierz plik, i teraz tak, macie serwer główny i dwa serwery zapasowe, czym to się różni? Czasami serwer główny, o właśnie, czasami serwer główny nawala i strasznie powoli się coś pobiera, i wtedy, no jeżeli klikniecie po prostu serwer główny, to to wam się zaraz zacznie o, pobierać, lecz ja anuluję I zazwyczaj on najszybciej działa, ale czasami już miałem dwa razy albo trzy nawet taką sytuację, że po prostu strasznie wolno się to pobierało Albo w ogóle coś się nie chciało pobierać i wtedy po prostu wchodzicie sobie na przykład na jeden z serwerów zapasowych To wam przejdzie zaraz do strony mm, takiej innej ale zaraz zobaczymy, jeszcze przejdę do tego, no tutaj akurat coś nie wiem, nie chce działać, w każdym bądź razie nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj to działa, więc po prostu wchodzicie sobie te, ale teraz to na, po prostu pobieracie z serwera głównego, bo to nas interesuje, tak, więc gdy to już pobierzecie, będziecie to mieli po prostu już yy, na dysku, więc tak to wygląda w przypadku systemu Windows. A co, gdy chcemy pobrać Ubuntu? Sprawa wygląda identycznie, wchodzimy na stronę ubuntu.com, download i po prostu będziecie to mieli w opisie, pliki do pobrania, Ubuntu na komputer i klikacie ściągnij, to jest najnowsza wersja LTS, znaczy long time support, support, klikacie ściągnij i tak samo to Wam się zaczyna pobierać, no właśnie. Dalej, gdy nasze ISO już jest pobrane, przechodzimy do wybrania go w programie. Czyli klikamy wybierz. Dalej wybieramy ISO, które nas interesuje, z którego chcemy stworzyć nasz obraz butowalny obraz dysku. Ja na przykład wybiorę Windowsa. Więc tak, mamy tu od góry nasze urządzenie, mamy wybrane nasze ISO, tu jest. To jest to ISO, które żeśmy wybrali. Standardowa instalacja Windows albo Windows to go. Windows to go to jest co innego. To jest to jest właśnie to, co nas teraz interesuje. Czyli to jest instalacja Windowsa ta normalna po prostu. UEFI bez CSM to jest domyślnie wybrane. Aha, tu macie schematy partycjonowania. O tym było wcześniej więcej. Tam macie to wytłumaczone. Kiedy macie pobrać sobie y, schemat partycjonowania mbr -a, Kiedy GPT? Y, najnowsze komputery korzystają z GPT, więc taki teraz na te przykładu wezmę. Y, możemy sobie ten dysk nasz nazwać, na przykład Windows ten, czy tam 10, Windows 10, Windows 10 NTFS, domyślny system plików, normalny. Tu też nic nie zmieniamy. Więc jak widzicie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o o to, o ten program, jest to bardzo proste. Tak naprawdę tylko wybierać, jeżeli macie kilka pendrive'ów, to po prostu wybieracie swojego pendrive'a, tu wybieracie swoje ISO. Sam program już się dostosowuje pod tak jakby domyślne ustawienia tego ISO. Tak naprawdę jedyne, co musicie zrobić np. w przypadku starszego sprzętu, to tylko tutaj zmienić schemat partycjonowania na MBR. No i to tyle tak naprawdę. To jest jedyne, co musicie zrobić w tym programie. Ewentualnie nazwać sobie volumin jakoś. O tu dam sobie jeszcze w ten sposób. I tak to by właśnie wyglądało. Tu nic nie klikamy. Jakieś zaawansowane, bo to jest nikomu niepotrzebne. To nas nie obchodzi. Nigdy z tego nie korzystam. Wszystko działa zawsze. No i nasz pendrive jest gotowy. Co teraz musimy zrobić? Musimy kliknąć start. Oczywiście wszystkie nasze dane na tym urządzeniu, tym, które mam na naszym pendrive, cały nasz pendrive zostanie sformatowany, czyli jeżeli macie jakieś pliki, to musicie je sobie wcześniej przekopiować, ponieważ każdy plik zostanie utracony. No jest to normalne, no bo przecież jak instalujemy Windowsa, to on musi mieć swoją przestrzeń, swój dysk i pod swoje, że tak powiem, wymagania być przystosowany. Tak samo z Ubuntu jest. Tutaj nie ma żadnych rozbieżności. No jest to normalne. No przecież system operacyjny nie może mieć tam jakiś jeszcze innych plików, typu jakieś, nie wiem, obrazki z Painta, no bo to by było wiadomo, no bo przecież chcemy zainstalować Windowsa, a nie jakieś tam obrazki z Painta. No więc dobra, klikamy OK i trochę to może potrwać. Zazwyczaj to trwa około 15-20 minut, także teraz jest czas pójść się napić, czy coś zjeść, czy coś innego zrobić, bo no tak jak mówię, trochę to może potrwać. Także niech to tu się robi, a my widzimy się za chwilę. Dobra, i gdy nasze tutaj tworzenie dobiegło końca nasz program tutaj oznajmił, oznajmił nam to przez wyświetlenie tutaj napisu gotowy. Jak widzicie taskbar jest cały zielony, napis jest gotowy, klikamy zamknij, w tym momencie możecie wyciągnąć swój pendrive i gratulacje właśnie stworzyliście butowalny pendrive, w moim przypadku tutaj systemem Windows. W takim przypadku możecie się zabrać teraz za instalację systemu operacyjnego. A ten krok pokażę Wam w kolejnym odcinku z tej serii. Więc pozdrawiam Was widzowie, wszystkiego tutaj dobrego, zdrowia życzę i do następnego.